Raz, dwa, trzy Ciągle chcę mieć urodziny, a mnie wiem ma best life Bawić się jak nigdy, nie chcę wcale przestać Chcę mieć urodziny